widomość to jest w ogóle na wersja z Hello Neighbor co można sobie pobrać tak co ostatnio i mamy tutaj wersję 0.1 ja mam w ogóle wersję na Androida jest też wersja na PC i tutaj właśnie jestem że że mamy prowokatorski z tej gry jak to się stworzył i mamy tutaj hack Mabel Lux ja włączam Lowest albo Medium Dobra, testuję medium, a jak będzie się zacinać, to idziemy na lowest, żeby wyjść. Klikamy new game i piszę loading game plus don't turn off your device. Czyli żebym nie, nie gasił ekranu, albo nie wyłączał go całkowicie. Więc Steven, bo to się będzie włączało nie wiadomo ile, bo pierwszy raz to włączam, więc <grym> nie wiem ile to będzie trwało, więc zaraz. A te kółko się trochę zacina. O? Ej, nie było... Czekajcie, uuu, ja mam tutaj gałkę i ustawienia, które nie działają nawet, to ja jest chyba kontynuuj. No to tak ciemno jest. Jaki dom? Ja chyba grafikę muszę na Lua dać. A działa press? Tak co ostatnio było? O, działa. znowu jest bugowany. Jezu się. Aż aż, aż, aż, się mi gra zacięła, halo? Halo, grę zepsuło się, no halo? Nie ma chyba czegoś... Aha, bo chyba jest prawdziwej tej na komputerze, że trzeba najpierw się wprowadzić i teraz muszę grę zrestartować, bo się nic nie da zrobić. Ktoś zapomniał dać blokady drzwi. Tak nie powinno być. Cześć. Oh my god. Pres, rączka, to uze item. Jak tu jest ciemno. Nie, ja muszę tam taką mocną jasność przy O kluczyk. Aha, znowu jedną rzecz mogę zrobić Super. Tyk, tyk, tyk, tyk. Tego klucza się nie da w ogóle schować. Celujemy. O rączka. Teraz robimy. Otwieramy drzwi. Ja to w ogóle nie słyszę tej gry. Rzucamy. Rzucamy. Ja... Mogę teraz kilka rzeczy. No, myję, no bo a ty chcę wziąć piłkę? Gdzie to pudełko? Gdzieś jest napisane, czy coś jeszcze muszę zrobić? Biorę pudełko. Rzucam tu a czy może światło, a nie tu jest.. Idziemy spać. Ale nie chcę nocy. Mogę to zmienić? Nie wiem, nic nie widać. Nie ma innej pory? O dobra, lecę na tej bożej. Kurze... Nie! Bo nie jest jakby jeszcze z zewnętrznym, zbagowany. Muszę wszystkie pudełka. Dobra, to zrobię i nie będzie było. Tego pudełka się nie da wsiąść! Znaczy tego. Krzesła, obsergo. Ciekawe czy to działa tu jaka w oryginalnej wersji. Hello neighbor! I to stoi to co mi piszczało! O ta działa! Co to mało rzeczy? Prez. No Jezus, aż mi się grażać się! A jak wejdę z tej strony? Muszę to trochę ściszyć. Nie, ta gra jest tak zbagowana. A żeby przełożyć chwilę, bo muszę pobrać drugą wersję, bo ta wersja jest zbagowana i nie rozumiem o co chodzi. Muszę poszukać innej wersji. To do za pół godziny, bo będę się pół godziny męczył, bo znowu to mi się instaluje 40 minut. To musi działać. To musi działać. O, settings. Ej, to nie działa. New game. Czemu to jest 144p, aż mi grę zacięło? Czemu ten screen jest w sto... Znaczy, to co teraz się te intro odtwarza... Czemu on jest w 144p? On jest tak pikselowaty, że ja nie mogę. Ja nie wytrzymam. Czemu to jest w 144p? Czemu tak robią? Aż mi grę zacięło, bo chyba muszę klinąć continue. Halo? Kolejna gra, która mi się o oh jest. Co wiem? Mam trochę... Skąd ten klucz? Ja nie klikłem nic, a sam się klucz wziął. Tu mamy czterech miejsca do ekwipunku, co nie? Używamy tego przyciskiem. Teraz mamy tutaj open. Co ja openowałem? Halu. Ale teksturę widać. To, ale serio, jak to się otwiera? Open do drzwi to było, ale Open do. do Electricity? Muszę robić electricity, czy co? Turn on Electricity. Ale śniadano. Co działa? Sleep. Mówię sleep. Bez drzwi. Uwaga, bo zaraz mnie krzyczał, bo to jest głośne. Woda? Co? No wejdź tu mi. Co? O co tu chodzi? Dobra. Mamy tutaj Hello Neighbor. Na trzecie piętro. Ej, kto to mi... Co? Typa trzecie piętro jakby jest. Już ci coś trzecie piętro następnej Alfie może być. Mam latarkę, tylko nie wiem jak to wziąć. Nacelowuję i klikam. To i to, i to i skacz. Nic tu mi nie chce działać. Nawet nie wiem, czy to się da otwierać, czy to się nie da otwierać w tej wersji kolejnej, bo ona jest jakaś zepsuta i już innej mi się nie chce szukać. Ale... Czy te drzwi rzeczywiście są zamknięte? tu jest winda, która nie działa bo jest na parterze tutaj muszę jakoś skoczyć I Tu jest windy. O jest! I wziąłem jakiś mod pneumatyczny. Sorka, że wiecie tak. byście? A tu co jest? Nie pamiętam co nawet było tu. No. no. jak to jest zbugowane? Mam nadzieję, że ci którzy kupiłem z wersji na PC że Żeby nie dodawali takich dwóch gałek tylko jedno bo to się źle gra! No. Widać jak ja w tekstury wchodzę, już nie chcę tej jedynki Alfy. Mi się ona nie podoba. Nawet tych drzwi się nie da otworzyć, nie wiem jak to się otwiera. Ta Alfa 2 jest bagowana No już nic nie zrobię. Gdzie jest klucz? Gdzie jest młotek? Skarany sąsiad złapię Co to jest? Co to było?! Gdzie on tak skoczył? Czy w ogóle to widać było? Ja krzyknę, jest, mam turbo. On się zbugował tak jak w pierwszej. Po co ja to mam? A w ogóle jak to wycieknąć? Ja nie chcę tego mieć w ekwipunku na przykład. Muszę z tym kurwa chodzić. I on jest. A on jest tu. No to w ogóle się dziwnie gra, noż. Noż, noż, No i tu jest z zewnątrz znowu. Tu jest jakaś kartka. Chyba 240p. O, winda, Która nie działa, bo tu nie wiem czemu nie ma tych tych. To w ogóle nie działa. Tu też nic. A to młotek jest, muszę wejść w sąsiada i się graza cieło! <śm> Żadnej. Jak ja mam mi spać? Alo, tu się spać nie da. To na, co się stanie, jak tam. Exit. Ej, co tu się stało? Co mi jakąś przeglądarkę włączasz? A nie gameboostera! Chuja i znowu mi się wszystko zjebało. Ciekawe jeszcze, czy się tam wejść w Dwa. I może, jak będzie l to lepsze, to opowiedziałam. Bo, bo tu nie tylko, no patrz, klikam już pomijam tą. Bo to denerwuje to gołki, no. Nie wiem, czy to jest kosz, dup. Jaki kuśba? Kosz. Dlaczego ten kosz jest transparencji 1? No i nie działa mi! Chuj. Wiem czy się da wyjść przed katceńką. Nie da się. W ogóle to z chyba jest wschód albo zachód słońca, bo coś tam na niebie jest. Sobryka, to że spika. Musimy, że to grać, bo nic już nie myślę i to wszystko. Mm.